Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo opowiem Ci co robić jak już kiedyś dostałeś orzeczenie negatywne w WOMP-ie zostałeś skierowany do WOMP-u na badania lekarskie mogą to być badania z powodu padaczki, cukrzycy czy jakiejkolwiek innej choroby świata no często po alkoholu, dostałeś orzeczenie negatywne powiedzmy na dwa lata, czy na jakiś inny okres lub w ogóle nawet negatywne na stale ale no powiedzmy przepisy się zmieniły czy ten okres yy, yy, terminu ważności badań lekarskich się skończył i chciałbyś z powrotem odzyskać prawo jazdy. Uważasz po prostu że Twój stan zdrowia się polepszył i gdzie się wtedy udać i zacznę tutaj tradycyjnie od historii Internauty Witam, mój przypadek jest dość dziwny To znaczy W 2012 roku zachorowałem na padaczkę Zaobserwowałem, że w nocy zaczynam lunatykować siadać, kopać oraz mówić przed sen Udałem się zatem do neurologa, aby sprawdzić co i jak Oczywiście otrzymałem skierowanie na badania EEG tomograf no, po otrzymaniu wyników znowu pukam do tego samego neurologa, tomograf bez zarzutu, natomiast w EEG pojawiły się jakieś zakłócenia w pierwszej fazie snu i neurolog stwierdził, że to jest yy, padaczka. W przesunę mikrofon. Yy, oczywiście był to dla mnie duży szok, bo nigdy nie miałem napadu padaczki, natomiast po trzech tygodniach otrzymałem wezwanie na badania do WOMP a tam po wstępnej weryfikacji, pokazania moich wyników nawet nie musiałem wykonywać ponownie EG i tomografu odesłano mnie do domu po kolejnych trzech tygodniach zostały mi zabrane prawo jazdy minęło już dwa lata teoretycznie od tego ostatniego napadu i tutaj się pojawia moje pytanie gdzie i do kogo powinienem się starać, na, starać o odzyskanie badania serdecznie Pana pozdrawiam i w zasadzie odpowiedź jest bardzo prosta sięgam tutaj do ustawy o kierujących pojazdami, jest tutaj taki artykuł 75, który wyjaśnia sprawę badań lekarskich, no i badaniami, yy, patrzymy, yy, ustęp pierwszy, badaniu lekarskiemu przeprowadzonemu cel, w celem ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, podlega zastrzeżeniem ustępu czwartego, no i czytamy tutaj yy, w ustępie trzecim, przepraszam, w punkcie trzecim czytamy, że tak, wy, wy, że tak powiem, dałem to na żółto, osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na stan zdrowia. Czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy cofnął Ci ze względu na stan zdrowia uprawnienia, no i tenże Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy tenże Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy może to z powrotem cofnąć, ale nie może to na przykład lekarz prywatny. I badania lekarskie, o którym mowa w ustępie pierwszym przeprowadza się na wniosek osoby badanej w przypadkach, o których mowa w ustępie pierwszym, punkcie trzecim i szóstym, czyli punkt ten trzeci jest to osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia. Z mojego doświadczenia pamiętam już kilka takich przypadków. Zmieniają się przepisy, zmieniają się ustawy, przez pewien czas osoby jednooczne noszące jakiekolwiek okulary no były od razu dyskwalifikowane z prawa jazdy kategorii B. Potem się zmieniło, zmieniło się na lepsze. Kiedyś padaczka w ogóle no, praktycznie była nie do przejścia, natomiast zrozum jedno Jeżeli już idziesz do tego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy to musisz, jeżeli miałeś padaczkę, to przynieść kartę konsultacyjną neurologiczną od lekarza neurologa, no że tej padaczki już jakby powiedzieć, przez te dwa lata nie masz Jeżeli yy, dotyczyło to cukrzycy jest tak zwana karta konsultacyjna diabetologiczna jest to w zasadzie, albo wypełniają ją diabetolog, albo jakiś inny lekarz, który prowadzi Twoją cukrzycę, ale też musisz pamiętać, że jak miałeś napad hipoglikemii, no to różnie tam z wypełnieniem tej karty bywa, prawda? Czasami się różnią opinie diabetologa od opinii lekarza medycyny pracy, ponieważ ostatnio jeden z moich pacjentów, a w zasadzie nie tyle pacjentów, co widzów, no stwierdzono mu w WOMP-ie 200 no, kartę miał poprawnie wypełnioną no i co z tego jak dalej nie rozumiał, że tą cukrzycę że ten cukier musi pilnować i mieć na jakimś poziomie także powtarzam jeszcze raz jak idziesz do WOMP-u przygotuj się troszeczkę nakręciłem na ten temat inne wideo już dużo wcześniej klasyczne wideo z kilkudziesięcioma tysiącami obejrzeń jak przejść badania w womp i odzyskać Prawo jazdy, dotyczy to wprawdzie badań po alkoholu, ale odnosi się również odnosi się to również do Ciebie. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś jakiś inny problem związanymi, związany z przejściem badań w WOMP-ie, serdecznie zapraszam Cię tutaj do komentarza pod tym wideo. Oczywiście możesz zostać subskrybentem mojego kanału. No i w zasadzie to wszystko, czyli tylko WOMP jest władny, abyś Ty odzyskał prawo jazdy, czyli jaka taka praktyczna droga postępowania Idziesz do WOMP-u, umawiasz jakiś termin, prawda, tam terminy no, nie są z reguły takie z dnia na dzień jak w prywatnych Nie są takie jak w prywatnych przychodniach, w prywatnych gabinetach, ale pójdź do tego womp przygotowanym, czyli jeszcze raz powtarzam, karta konsultacyjna neurologiczna dla, dla padaczkowców, dla osób chorych na padaczkę, karta konsultacyjna diabetologiczna dla, yy, dla innych chorych, dla cukrzyków, prawda, no i jakakolwiek inna pozytywna dokumentacja lekarska że już jesteś, że tak powiem, powiedzmy, wyleczony ze swojego schorzenia. Także mówił Darek Kosiński z Wrocławia, bye bye i koniecznie zasubskrybuj mój kanał YouTube.